Jest taka książka wielkiej mowy historii, zawierająca najważniejsze przemówienia z dziejów świata, które zmieniły świat. Dzisiejsze przemówienie Jezusa z synagogi w Nazarecie zmieniło świat, ale przede wszystkim może zmienić twoje życie. Te mowy zmieniały świat nieraz bardzo powoli. Stopniowo przedostawały się idee w nich zawarte do świadomości ludzi, a to, co Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, może zmienić twoje życie już teraz, w tej minucie. Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, wchodzi do synagogi, rozwija zwój z i Izajasza, który zapowiada przyjście Mesjasza i mówi Duch Pański spoczął na mnie, namaścił mnie i posłałbym, głosił więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, uciśnionym dobrą nowinę, abym Jeńców puścił wolnymi i obwieszczał rok łaski od Pana. Moi kochani, te słowa mogą zmienić twoje życie w jednej sekundzie. Jezus głosi uciśnionym dobrą nowinę. Głosi dobrą nowinę outsiderom, tym, którzy czują się na marginesie życia. Nie chodzi o tylko ubóstwo materialne, że komuś brakuje pieniędzy, ale czuje o w ogóle, ludzką, ale chodzi o ludzką biedę, o to, że ktoś czuje się gorszy, na marginesie, poza mainstreamem, do, doświadczony życiem. Jezus głosi więźniom wolność. Nie tylko więźniom więzienia, więzienia, chociaż również im, ale tym, którzy czują się wewnętrznie zniewoleni poprzez swoje przywiązania, ograniczenia, lęki, smutki, nałogi. I głosi też niewidomym przejrzenie, nie chodzi tylko o fizyczne przywrócenie wzroku. Chodzi o to, że ktoś nagle w swoim życiu widzi, że jest światło w tunelu, że, że warto żyć, że w tym, co przeżywam teraz, jest sens, że jest wielka szansa. Moi kochani, mam tutaj przepiękną książkę, moim zdaniem lektura obowiązkowa dla każdego. Mileny Kindziuk, Matka Świętego, poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko. Chodzi o mamę księdza Jerzego Popiełuszki. Z książki dowiadujemy się, że śmierć księdza Jerzego nie była jedynym cierpieniem pani Marianny. Moi kochani, to życie było jednym wielkim pasmem, jednym wielkim zbiorem cierpień i krzyży. Traci swojego brata w czasie II wojny światowej, bardzo go kochała, zostaje zamordowany przez Rosjan jako Młoda mama trzyma na ręku ciało swojej zmarłej córeczki Jadzi. Potem umiera jej synowa Danusia i zostają wnuki, trójka dzieci, które pani Marianna przyjmuje jako swoje dzieci i włącza się w ich wychowanie. W wieku 18 lat umiera jej wnuczek Tomek. Kiedy rodzina się załamuje, wszyscy tracą grunt pod nogami, pani Marianna przychodzi i mówi nie wolno się załamywać, rozpoczyna modlitwę, śpiew, pieśni kościelnych i ona doświadczona takim cierpieniem przywraca siłę pozostałym członkom rodziny. Kiedy staje nad ciałem swojego syna wyłowionego, wyłowionym z Zalewu Wiślanego, mówi, stamy pod Wocławkiem, patrząc na to zmasakrowane ciało, mówi, ja nie cierpię, ja jestem bólem aż do samego nieba. Umiera mąż jednej z wnuczek. I znowu ona po tylu doświadczeniach przychodzi z różańcem, rozpoczyna modlitwę i wszyscy członkowie rodziny odzyskują nadzieję i siłę. Jakby tego wszystkiego było jeszcze za mało, umiera kolejny mąż następnej wnuczki, ma 42 lata. To dla członków rodziny jest już za wiele. to staje się nie do zniesienia i kto wtedy wszystkich pociesza i wspiera? Pani Marianna Popiełuszko. Kiedy w czasie procesu, w czasie beatyfikacji księdza Jerzego biskup wręcza jej relikwiarz, jeden z siedzących nieopodal ludzi komentuje półgłosem, myśląc, że pewnie już nie dosłyszy. To musi być straszne dla matki, brać do domu szczątki swojego dziecka. Pani Marianna to usłyszała, odwraca się i mówi radosne a nie straszne. Straszne to było wtedy, kiedy cierpiał i umierał. Zabytana przed watyfikacją, jak pani to wszystko przeżyje, powiedziała, jak Bóg da, to przeżyje. Proste pytanie, konkretna odpowiedź. Mówi pani Marianna Popiełuszko dziennikarce, proszę pani, ja miałam dobre i szczęśliwe życie. Pewnie dziennikarka, autorka tej książki nie wierzy swoim uszom i mówi, no dobre, życie, ale bardzo trudne i wtedy pani Marianna popatrzyła na nią ostrym wzrokiem i mówi, a co, ty do nieba bez krzyża chciałabyś się dostać? Moi kochani, to właśnie jest spełnienie słów Jezusa w Ewangelii. Daje uciśnionym dobrą nowinę. Światło tym, którym ciemności spowiły całe życie. Więźniom, którzy mogą być, mogli być zniewoleni przez smutek, przywraca pełną wolność. W wydaniu Pani Marianny w jej życiu te słowa spełniły się w stu procentach. Moi kochani, zauważmy, że kiedy Jezus wygłosił to mowę w Nazarecie, Jego bliscy wyprowadzili Go na skraj przepaści i chcieli Go zrzucić. Po tych słowach. I w Twoim życiu znajdą się tacy, którzy chcą zrzucić Jezusa, wyrzucić Go z Twojego życia, żebyś w Niego nie wierzył. Działa w ten sposób szatan żeby ci odebrać nadzieję, wie, że jeżeli przyjmiesz te słowa Jezusa, jesteś w rękach Boga i szatan nie ma nad tobą żadnej władzy. Moi kochani, nie pozwólmy wydrzeć sobie Jezusa z serc. Nie pozwólmy nie go strącić z naszego życia. On nas, w naszych zniewoleniach przynosi nam wolność. W ciemności, tej, którą teraz przeżywasz, nie wiem, Jaka to jest ciemność w twoim życiu? Ja wiem, jakie ja mam ciemności, nie wiem, jakie ty masz. W tej ciemności konkretnej Jezus przyniesie ci dzisiaj światło. W tej minucie, w tej sekundzie. I w tych wszystkich twoich uciskach, zniewoleniach przyniesie ci pełną wolność. Już teraz. Te słowa dzieją się właśnie teraz. Jezus mówi, właśnie teraz we mnie wypełniają się te słowa, które słyszycie. Właśnie teraz w twoim życiu wypełniają się te słowa Jezusa. Ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz w najnowszym podcaście mówią o sakramencie małżeństwa. Co też dwóch celibatariuszy może wiedzieć o małżeństwie. A może jednak coś wiedzą? Dajmy im szansę. Chociażby dlatego, żeby się dowiedzieć, czy Adam i Ewa wzięli ślub.